w głębi naszych serc. Odpowiedź nie zawsze jest prosta i jednoznaczna. Może chcielibyśmy odpowiedzieć jak Piotr, że Jezusa uznajemy za Mesjasza, Pomazańca Bożego, że uznajemy Go swoim Panem i Zbawicielem. Deklaracje jednak niewiele znaczą, na niewiele się zdają. Ważniejsze od słownych deklaracji jest codzienne życie. Warto dziś zastanowić się, co inni ludzie powiedzieliby o mnie? Jak mogliby mnie określić, patrząc na moje zwyczajne, codzienne życie? Czy powiedzieliby, że jestem prawdziwym chrześcijaninem, miłującym Boga całym sobą? Czy nazwaliby mnie świętym, który nieustannie wyświadcza dobro innym ludziom? Czy moje życie codzienne pokazuje, że jestem uczniem Chrystusa? Nie jest ważne, co mówią moje usta. Ważniejsze jest to, co czuje moje serce, co manifestuję własnym życiem. Boga można spotkać na ulicach naszych miast i wiosek. Można Go spotkać w ludziach prawdziwie miłujących Boga i bliźnich. Nie trzeba Go szukać na krańcach świata, gdy można odnaleźć Go we własnym życiu. Kim jest dla mnie Jezus? To właśnie pokazuje moje własne życie.